Słowa Ewangelii według św. Łukasza W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Drzewa figowe i winnice miały dla... Izraelitów szczególne znaczenie. Były znakiem ich osadzenia w ziemi obiecanej, a jednocześnie przypominały o utraconym raju. Naród wybrany był winnicą Boga. Kiedy Bóg zasadza drzewo, to nie tylko w tym celu, aby ono było ozdobą, lecz po to, aby przynosiło owoce. Cierpliwość Boga wyczerpała się, stąd nakaz – wytnij je. Chrystus wstawia się, a tym samym przedłuża cierpliwość Ojca. Miłość musi ostatecznie przeważyć nad uporem, zamknięciem, obojętnością czy osłością. Nieustannie jako ludzie rozczarowujemy Boga. On nie przestaje wierzyć w człowieka. Zwróćmy uwagę na te słowa. Może wyda owoc. Drzewo figowe nie jest naszą własnością. Chrześcijaństwo nie jest własnością prywatną, którą można otoczyć płotem praktyk religijnych i poczuć się bezpiecznie. Nie rzecz w tym, aby uprawiać nasz religijny ogród dla własnej satysfakcji lub dlatego, że Bogu jest miłe składanie przed Nim wiązanych kwiatów. Chrześcijaństwo wyraża się przede wszystkim w otwartości, otwartości na, na Boga i na ludzi. Każde ma prawo wejść na teren, który został nam powierzony i go skontrolować. Jak go uprawiamy? Wszyscy mają prawo sięgać po owoce naszego drzewa. Nasze drzewo figowe rodzi rozczarowania o każdej porze roku. Jest bogate wyłącznie w niedotrzymane obietnice, w zawiedzione nadzieje. Co zrobić? Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Zauważmy, że środkiem zaradczym, który proponuje Jezus, jest cierpliwość. Buntownicza roślina zostaje obłożona nawozem cierpliwości. Potrzebujemy cierpliwości Boga i niecierpliwości ludzi. Ludzie powinni od nas wymagać. Powinniśmy ich prosić, bądźcie wymagający. Nie gudźcie się na naszą jałowość. Nalegajcie. Oczekujcie od nas wiele. Nie pozwalajcie nam na zwłokę. Oczekujcie owoców, które zaspokoją wasz głód. Wyciągajcie ręce po owoce naszego życia, naszej wiary, naszej modlitwy.